Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. Zapytanie mojego widza. Dzień dobry. W 2014 roku wygasło mi prawo jazdy wydane w 2009 i oczywiście wygasło z powodu badań lekarskich. Czyli można się domyślać, że prawko było terminowe na lat 5. Czy muszę zdawać egzamin, aby je odnowić? W domyśle chyba chodzi o egzamin państwowy. Upłynęło już ponad 4 lata Dziękuję. I zapamiętaj raz na zawsze w tym przypadku wystarczy jedynie wizyta u lekarza uprawnionego do badań kierowców. Dostajesz ode mnie, czy od innego lekarza orzeczenie lekarskie, idziesz do starostwa a w sumie do wydziału komunikacji, robisz tam jakieś ładne zdjęcie. No, oczywiście musisz się liczyć z kosztem mojego badania. Do tego dochodzą różne opłaty związane z wydaniem dokumentu zdjęcia o ile się orientuje 40 zł w tej chwili. Mogę tylko mieć nadzieję, że stan zdrowia poprawił ci się na tyle, że dostaniesz prawko ważne dłużej niż 5 lat. Czyli, reasumując, to wszystko, jeżeli po prostu prawko wygasło ci, ale nie z tego powodu, że zabrano ci je za alkohol, czy w inny sposób uprawnienia swoje straciłeś jakiś sąd ci zabrał punktów nabiłeś, czy coś w tym stylu to egzaminu państwowego zdawać nie musisz. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu. Jeżeli się więcej takich tematów interesuje, przedłużanie terminowego prawa jazdy na jakieś dłuższe okresy czasu, to zasubskrybuj tutaj mój kanał YouTube, Lekarz Medycyny Pracy, to kółeczko, co widzisz, lub obejrzyj inny filmik z podobnego tematu. I do zobaczenia wkrótce.